kiedy to Duch Boży wylewa się na Kościół i na każdego z nas. Chrystus na kilka lat przed tym wydarzeniem przekonuje Nikodema i pozostałych swoich uczniów, aby otwarli swoje serca i umysły na natchnienie Jego Ducha. Duch, podobnie jak wiatr, wieje, kędy chce. Owocność życia człowieka duchowego nie mierzy się ludzkim wysiłkiem, ale elastycznością czyli zdolnością do poddania się natchnieniom tego Ducha. Słowa Jezusa wydają się Nikodemowi zbyt wielką abstrakcją. Jezus to rozumie i wyjaśnia, że dopiero kiedy otrzyma Ducha Bożego, pojmie, co znaczy nowe stworzenie. Kiedy Duch Boży zacznie w nim działać, wówczas otworzą się Jego oczy i zobaczy, jak wielkich dzieł Bóg będzie dokonywał w Nim i przez Niego. Dziś także nam trzeba się otworzyć na działanie Bożego Ducha, aby nasze życie wewnętrzne nabrało większego dynamizmu. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił. Aby wstąpić na wyżyny, trzeba najpierw stąpić na niziny – ruch wstępujący, Nazywamy w teologii kenozą, czyli uniżeniem. Chrystus uniżył samego siebie, stając się podobnym do nas. Uznany tylko za człowieka, uniżył się jeszcze bardziej, stając się sługą i niewolnikiem każdego z nas. To właśnie ta kenoza, to uniżenie spowodowało jego ostateczne wywyższenie. Kto się uniży, będzie wywyższony. Tylko przez pokorę można wejść do nieba. To nazywamy nowymi narodzinami, nie z ludzkiego nasienia, ale z Bożego Ducha.